Najpierw łyk, o, co to ma być, wspaniale, taki męczutki jeszcze, dawaj. Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym odcinku, gdzie będziemy próbować przekąski do piwa. To potrzeba piwa. Teraz kelner mi otworzy piwo. To w sumie jest cydr, ale e, prawie to samo. Chyba muszę sam otworzyć, bo e, oni mnie uczą, jak to się otwiera. I nadal nie umiem. Ah! No zdrowie. To jest cydr, e, mój ulubiony niby. E, o smaku pomarańczy czerwonej. Co to jest? Skampi? i cytryna. kawa Kawałeczki. Dobra, wygląda jak jakiś chips, ale co w środku jest? Zobaczymy niedługo. O! No, skoro to są skampi, to yy, pachnie trochę rybą i jest w takim dziwnym kształcie. Co to ma być? Ale... No... <grybujesz> jak ryba. Ja lubię ryby, także spróbujemy. Najpierw łyk. A potem wspaniale. To jest tak naprawdę e, chips o smaku ryby. Polecam. Nie jest napisane, że jest smak cytryny też. Ale ja za bardzo nie czuję tutaj cytryny, ale ten scampy, czyli rybi e, smak to bardzo mocno czuję. Dobra. Dobra, kolejny bacon, czyli boczek po polsku, tak? Ale to jest bacon jerky. Nie mam pojęcia, jak to przetłumaczyć. Otwieramy i zjadamy. Najpierw z mm -hmm. To jest w sumie boczek. Taki, jak się mówi, mówi nieugotowany, surowy? No, ale taki, nie, nie, jest, nie taki. jest suszony, nie, bo jest taki. Męczutki jeszcze. Marinated cooked and cooked. What do you want? Więc mamy boczek ugotowany. Marynowany i ugotowany. Cooked. <głos> no i spróbujemy. Super. po prostu mięso. Nie lubię jeszcze mięso, więc lubię jeszcze coś takiego. Trochę piwka. Mmm. Słony bardzo. Ale przyjemnie. Mhm. nie jest nie wstać, że do mikrofali jest napisane. Ocena 8 na 10, bo nie, nie jest taki twardy i chrupiący. Byłby nawet lepszy w takim razie. Słodki? Trochę. Kolejne, kolejne prosie, proszączko. to jest, jak to się nazywa? Uu. Proszę bardzo. To jest coś z świni. Mm -hmm, super. Mm -hmm. To jest jak chips, tylko że nie wiem jak to powiedzieć, ale wiecie o co mi chodzi. No to skóra chyba, czy coś tam ze świni ekspandowana. Słone, jak wszystko musi być do piwa. No fajny szybciutki. 9 na 10, podoba mi się lepiej niż ten boczusz. Będę jeszcze kupował. Super. Chips o smaku słodkiego chili i papryki, ale jest zrobiony z soczewki. Jak się mówi Lentil? Soczewnica? Soczewnicy. Soczewicy otwieramy. Fajny chips. Mm -hmm. Bardzo dobry smak. Zapachu nie ma. Smak jest fajny. Smak smakuje... Te przyprawy smakują, co są na chipsach. Ja tego... Tej papryki za bardzo nie czuję. Ale switrzyli trochę. Cool. Co? No nie jest to red pepper, nie? Ha, ha, ha. Słodkie w sumie. Bo jest słodkie chili. Czyli słatkie. Fajny chili. <grywka> to jest ten spicy. To są chyba... Yy, orzeszki. Ja w ogóle nie lubię takich ostrych rzeczy, także zobaczymy, jak to przeżyję. Wygląda jak... dżdżownica. Kwaśne i jeszcze ostre w dodatku. Nie. Zdecydowanie najgorsza rzecz. Spróbuję jeszcze raz, ale jakbym jadł żabę. Nie. Nie, dziękuję. Koniec. Nie. Podsumowanie. Dobra, podsumowanie, przekąsek, scambi, chips, super, jak lubicie ryby, to jest e, wspaniały snack, 9 na 10 chyba. Kolejny boczek, ok, e, mógłby, mógłby być lepszy, jakby był taki chrupiący, ale okej. Okay. jest mięso, także jest Fork crunch, czyli coś tam mężlińskiego, e, było zajebiste. Słone, fajne i ogółem całe te. French chips też dobry. Słodziutki z papryką i chili i soczewicą. Okej, okay. zjadłbym jeszcze. Natomiast... To hmm? obrony jest czwarte, tak? Natomiast to absolutnie ochydne. Nie chcę nawet patrzeć się na to. Dlatego jest tak odwrócone, że nie widzę, co to jest. Jest kwaśne i ostre, także... Dziękuję i wypiję sobie na no Dziękuję bardzo za oglądanie. Łapki w górę i do widzenia. Błagam o subskrypcję, proszę. <grym> Jeśli wam się ów film spodobał, to poproszę bardzo o skróz... Subskrypcję. <grym> Subskrypcję, lajkujcie i dostaniecie więcej, bo tylko jak są lajki, komentarze i sypukcje, to będzie się coś działo, działo, jak nie, to nic. Hmm?